Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame So it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you albo przelew, albo SMS, albo na przykład PCF card, PayPal, plus, pisa, mastercard, na przykład złotych, 23,50, kilopasów, 45, zł, to ma ok, 32,50, 300, to jest, to jest, to jest, jak dostajemy kod, to tu przesuniemy, po i tu po to powinniśmy dostać. Albo reklamy, albo mini gry, albo zakupy, albo charakterystyki, aplikacje na telefon detetnnici w troę pozio gozpieczania wrócić do skrzyni i i Apolloi. I potem odbieram na darmowe grę z ty Jak na przykład zrobiliśmy 3... O, ile się nie mylę? Tu, tu miałem się wdrażać... A, bo dobra. Tu na przykład zrobiliśmy... To jest 2004 i no to zrobiliśmy na przykład za 3. Tak zrobiliśmy. To by było 2000. 2310